no czasy, to z internetem. Dobra, Nie, nie na I no. No, okay. chcą z nie, nie, nie, nie, nie,